Olej kokosowy jest jednym z najbardziej uniwersalnych składników. Może być stosowany do szerokiego zakresu zastosowań i celów. Co więcej olej kokosowy może być użyty jako baza dla pasty do zębów. W związku z tym można użyć oleju kokosowego w połączeniu z innymi składnikami aby uzyskać najmocniejszą pastę do zębów. Handlowa pasta do zębów zawiera chemikalia szkodliwe dla zębów. Z drugiej strony pasta do zębów, którą dzisiaj przedstawimy jest całkowicie naturalna. Co więcej jest bezpieczny, zdrowy i skuteczny w wybielaniu zębów. Olej kokosowy nie zawiera żadnych środków pieniących a tym samym chroni jamę ustną przed ranami rakowymi. Ponadto olej kokosowy ma właściwości antybakteryjne, które eliminują złe bakterie w jamie ustnej. Dodatkowo zapewnia następujące korzyści dla zdrowia jamy ustnej. 1. Wybiela zęby. 2. Leczy pęknięte wargi. 3. Wzmacnia układ odpornościowy. 4. Wzmacnia dziąsła i szczękę. 5. Leczy próchnicę. 6. Eliminuje nieświeży oddech. 7. Redukuje stan zapalny. Co więcej pasta do zębów z oleju kokosowego jest tania i można ją bardzo łatwo przygotować. Oto jak przygotować go w zaciszu własnego domu. Składniki 1. Około 1-2 szklanki oleju kokosowego. 2. 2-3 łyżki sody oczyszczonej. 3. 15-20 kropli olejków eterycznych opcjonalnie. 4. 2 małe pakiety z TV opcjonalnie. Instrukcje Najpierw weź słoik i dodaj półtwardy olej kokosowy i dodaj wszystkie pozostałe składniki. Następnie dobrze wymieszaj za pomocą widelca. Powinieneś zanurzyć szczoteczkę do zębów i zeskrobać niewielką ilość na włosie. Myj zęby tak jak zwykle. Co więcej można również spróbować oleju ciągnącego za pomocą oleju kokosowego.